Granju rytm, główną rolę w moim życiu gra Ty go nie czujesz i powtarzasz, że to zwykły fałsz. I powtarzasz, że to zwykły fałsz. I powtarzasz, że to zwykły fałsz. Powtarzasz, że to zwykły pałsz tekst, proste słowa, prosta muza To jest proste jak grojenie arbuza Czasem smutno albo żwawo, jak kto boli Ta mieszanka to loadquiet się nazywa Zwrotki wolne usypiają cię powoli Lecz poczekaj, zaraz reflem przypierdoli ten styl i muzyka z tych przepięknych lat W sercu mym najzawsze pierwsze miejsce ma Granżury rytm główną rolę w moim życiu gra Tylko nie czujesz i powtarzasz, że ktoś wypływał Ten styl i muzyka z tych przepięknych lat W sercu mym najzawsze pierwsze miejsce ma Granczu tu główną rolę w moim życiu gra Ty go nie czujesz i powtarzasz, że to zwykły fałsz Ty mówisz grancz i a w moim sercu żyje wiecznie Grancz i def, grancz Ty def a w moim sercu żyje wiecznie